Przejazd przez, y, przez y, tory kolejowe czyli I dwie rzeczy. Niech pan sobie od razu wrzuci trójkę, żeby później nie zmieniać na y, torowisku, prawda? Rozglądamy się ładnie. Przykonujemy egzaminatorzy, że się i jedziemy sobie na tym samym biegu. Co było. Dopiero jak ogon strzedł z y, torowiska możemy sobie wrzucić na